Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tutaj odpowiem Ci na pytanie Czy jeżeli od jednego lekarza dostałeś orzeczenie na prawo jazdy jako kandydat z jakimś tam kodem ograniczeń, niezależnie jakim, ale orzeczenie było pozytywne to czy jak pójdziesz do drugiego lekarza za jakiś czas, to tamten drugi lekarz ma prawo zmienić Ci to orzeczenie na jakieś inne, z jakimś innym kodem Napisała do mnie w sumie tutaj internautka, która zdawała na motocykl, dzięki Bogu zdała No i jeden z lekarzy wypisał jej takie kody 42.05 jest to lusterko do obserwacji martwych pól no i drugi kod 44.08 Wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi No, podczas szkolenia że tak powiem, doszła do wniosku że no te, te, te, że tak powiem kody są bez sensu nie była aż taka niska jak się wydawało na początku To lusterko do obserwacji martwych pól to tak szczerze mówiąc, też bardzo ciekawy kod Nie spotkałem się z nim nigdy wcześniej No i niestety, sprawa polegała na tym, że po zdanym prawie jazdy już w WORDzie, idzie ta sobie ładnie Pani do Wydziału Komunikacji i pomimo tego, że teoretycznie poprawiono według nowych zmieniono kody według nowych orzeczeń no to nagle dostaje prawo jazdy z tymi starymi kodami z pierwszego badania. No i tutaj jest dylemat tej pani, no, zaczęła się zamartwiać i pytania w sumie są do mnie takie: czy miałam prawo przedłożyć drugie orzeczenie lekarskie? To już mówię, że tak powiem, że miała ta osoba prawo, czy urząd miał prawo je przyjąć? No nie tyle nawet miał prawo przyjąć, co musiał przyjąć. No a skoro tak zrobił, czy ma prawo wpisywać mi w prawo jazdy kody z pierwszego badania? Przypuszczam, że to jest pomyłka. Czy jest jakaś droga, którą Pan widzi, aby wybronić sytuacji? Jeżeli urząd skieruje mnie badania do WOMP, to czy lekarz na badaniu orzec może, że ograniczenia 42.05 i 4408 są słuszne, jak temu zapobiec? No, yy, co ja bym zrobił? Napisałbym jakiś pisemny wniosek, wyjaśnił całą tą sytuację i przypuszczam, że to jest tam kwestia do miesiąca, kiedy urząd musi dać jakąś odpowiedź Natomiast, no, bez łaski powinni to zmienić akuratnie te kody ograniczeń są dosyć dziwaczne, no ale przykładowo zakładam, no mam okulary, ładnie sobie je noszę, a nagle i mam oczywiście wpisany kod na okulary 0101, a nagle zaczynam nosić soczewki kontaktowe. No to mam dwie opcje, prawda? Idę do doktora albo ten doktor wpisuje mi 0106 okulary lub soczewki albo tam podaje że 01 nie ja chciałbym w tej chwili, nie pamiętam tego kodu, chyba 01.02 szkła kontaktowe, ale, ale po prostu nie pamiętam A najlepiej wpisać 01.06 okulary lub szkła Ale inna sytuacja, ma wpisany kod 0106 okulary lub szkła poddaje się korekcji laserowej, nagle nie potrzebuje patrzeć w okularach No, oczywiście jest sensownym wtedy żeby pójść do lekarza, żeby ten kod 0106 że tak powiem, wyrzucić z prawa jazdy bo jeżeli złapie Cię policjant, to po prostu dowali Ci mandat za to, że nie jeździsz zgodnie z kodami ograniczeń Także, na tym kończę Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Czyli generalnie sprawa jest taka Jeden kod, jeżeli orzeczenie jest pozytywne to Każde następne orzeczenie jest niejako, znosi ważność poprzedniego orzeczenia No, gorzej jak jest sytuacja taka, że przykładowo dostałeś orzeczenie negatywne, a drugi lekarz Ci wypisał pozytywne I wtedy, tak jak tutaj internautka fajnie yy, zauważyła, że zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z dnia 31 lipca 2012 w przypadku posiadania w ewidencjach orzeczenia lekarskiego o istnieniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem no, trzeba taką osobę skierować na badania lekarskie w trybie artykułu 75 ust. 1 punkt 5 ustawy prawda? No i oczywiście, zawiadomić o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczeń lekarskich organ wydający, przeprowadzający kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich Ale sytuacja bardziej tutaj dochodzi, chodzi tutaj o co innego Jedno orzeczenie stwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych a drugie stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych prawda? To jest zasadnicza różnica. Także, jeszcze raz na tym kończę Mówi Darek Kraśnicki z Wrocławia Koniecznie skomentuj ten filmik Zasubskrybuj mi kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy Daj lajka like i kciuka lub kciuka, jeżeli Ci się filmik spodobał I do zobaczenia w kolejnym wideo